Jestem rihab instruktorką i od kilkunastu lat pomagam ludziom odzyskać sprawność fizyczną. Kiedy kilka lat temu sama zmuszona byłam poruszać się o kulach i pokonać wiele barier w moim domu, takie na przykład jak te schody, jeszcze lepiej zrozumiałam, z jakimi problemami borykają się osoby o obniżonej sprawności fizycznej. Postanowiłam nakręcić serię filmów instruktażowych, w jaki sposób radzić sobie z barierami w swoim własnym środowisku. Nazywam się Agnieszka Śliwka Sidor, Jestem absolwentką studiów wychowania fizycznego, specjalizuję się w rehabilitacji, fizjoterapii i odnowie biologicznej.